Czego świat jest tak okrutny I tyle zwierząt nadal cierpi Sroniska wciąż są pełne Brak w naszych sercach dobra Pomyśl jak się czuje Zwierzę kiedy je odrzuć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 Nie,